Cześć kochani, dzisiaj mamy 27 kwietnia 2021 roku. 23 kwietnia, czyli w piątek wysłałem zapytanie do, na, na stronę każdystudent.pl, który zajmuje się tematyką religijną odnośnie Jehowy, czy też Jezusa, jakim cudem Jechowa stworzył Świat 6000 lat temu, 6 dni z niczego. Przy czym zrobił to w, w odwrotnej kolejności, czyli najpierw stworzył roślinki, a później słońce, czyli źródło światła, źródło fotosyntezy. No i czekałem na odpowiedź. Sprawdzimy sobie teraz, czy też sprawdzę sobie teraz e-maila, czy przyszła jakaś odpowiedź. Już chwileczkę tu sobie przygotowałem, przygotowałem sobie. A no, może na tej samej stronie. Każdy student, dobra, wejdziemy teraz na... I dzisiaj zrobię też taki krótki przegląd spraw religijnych, no i ogólnie to, co się dzieje w Polsce i, i na świecie. Nie, już po prostu, kochani, ręce opadają, jak jak bardzo jesteście zmanipulowani przez religię i jak to robią media eskimowskie. Sami wiecie, w czyich rękach to wszystko się znajduje. Dlaczego się znajduje w ich rękach i w ich rękach korporacje? To już wam wytłumaczyłem, bo daliście sobie przejąć pierwszy religię. Po pierwsze, daliście sobie wcisnąć semicką religię, a, która jest fałszywa. I to nie jest nic dobrego dla was. I po drugie, oni przejęli, przejęli dru, drugi filar cywilizacji, czyli dróg pieniądza. No i pozamiatane robią was jak chcą. Dobrze, patrzymy tutaj na pocztę, co mi tu przyszło. Dzisiaj coś przyszło, 10.33, ale to niedostarczona wiadomość. 100 polskich bitew, wydawnictwo Fronta, 26, 26 crypto chain, 21, no, no, czyli nie ma. O 23 wysłałem, 21 jest wiadomość, później 26 wiadomość od nich nie przyszła. O, i widzicie jak to wygląda? To wygląda na takiej zasadzie, że nie trzeba wyrafinowanych technik e, informatycznych, czy jakichś skryptów, czy czegokolwiek, żeby wiedzieć że za tą drugą stroną, za tym ekranem, e, gdzieś za tym przekazem cyfrowym, stoi, stoi drugi człowiek, druga grupa ludzi, bo to jest grupa ludzi, która zajmuje się e, bluźnierstwem, oszukiwaniem po prostu. No. Udowodniłem Wam, że wszystkie religie oparte na Biblii, Czyli na żydowskiej księdze Genesis są po prostu ślepe, są fał... wiary są ślepe, czyli ludzi, którzy w im wierzą są ślepi, a oni są po prostu wyrafinowani... wyrafinowanymi oszustami, tak, bluźniercami. Dobrze, teraz zrobimy sobie, przy... przyjrzymy sobie troszeczkę tutaj wasze życie religijne, jak to wygląda. Proszę bardzo, nie wiem, którym to roku było, ale nie może mi to przejść, że tak powiem... Przez, przez gardło, jak to jest możliwe, że taki niejaki baszbora. Spójrzcie sobie, ile ludzi jest na stadionie. I na co wy ludziska przychodzicie? Na, na pranie mózgu przychodzicie, tak? Z żydowskiego gotowca, z żydowskiej Biblii czytają wam bzdury, a wy w to wierzycie. To jest totalne ogłupienie. Spójrzcie sobie na te zakonnice. No to są kobiety chore psychicznie. Komu one służą? I to, żeby śmiesznie to są Polki, bo to widać, że to są Polki, tak? Czyli nasza haplogrupa, nasza nasza nasza rasa, tak? Spójrzcie sobie tutaj na tych starszych panów, proszę, no to jest ewidentnie Polak, tak? ewidentnie rasa bia biała europejska. No i co? No i dewianci, tak? Przywiesili sobie jakiegoś yy, pajaca tutaj z pomponem na głowie i, i zaczynali im po prostu odwalać. No. Jak ja, kochani, mam zrobić pokojową apokalipsę? Jak na takie bzdury, jak tutaj, spójrzcie, i są środki, i ludzie, i, i na, na ogłupienie, a na prawdziwą apokalipsę, nie ma nikogo. Wszyscy się nagle wycofali i wy tego po, po, poukrywali się. No Kochani, no, sam ja nie zrobię apokalipsy. No Nie ma takiej możliwości. Muszą być ludzie. Tak? Dobra, to było tam Baszbora, to nie wiem, z którego roku był 2018 czy któryś. No to oczywiście media, media, wszystko mainstreamowe, to jest wszystko Eskimosów. Dobra, wyłączamy. Yy, 2001 rok, lecimy 2001 rok. Proszę bardzo, co tutaj mamy? O proszę bardzo, mamy, mamy tutaj licheń, proszę bardzo, proszę. Wychowane wszystko, zindoktrynowane polskie, europejskie społeczeństwo, religia satanistyczna, daliście się naciągnąć na jakiś licheń. Tak w ogóle Licheń to jest świeża sprawa, bo to niedawno postawili, sama nazwa Licheń oznacza od Lichy, czyli, czyli od diabła, no tak, tak, tak, tak was właśnie Kler, was tak właśnie robi. No. i co tutaj robią tego? No przyjeżdżają, no proszę, jakie piękne, ładne klasyki, tutaj Volkswageny, małe Fiaty, no super, super, motory, prawda, tylko co z tego? Jak będziecie tak jeździć od Kajfasza do Ananiasza przysłowiowego, od Jasnej Góry do Licheń i tak będą was, Kler będzie was tak kręcił w kółko i ani to nie ma żadnego celu, ani to nie ma żadnego wyzwolenia w tym, tylko jedziecie jak te barany na programowanie Czachy. Później spójrzcie sobie na te motory, jakie, jakie tego wypasione. Jak zarobić na motor, to wiecie, tak? Jak się jeździ motorem, wiecie. Być może nawet wiecie, jak działa silnik czterosuwowy albo dwusuwowy. Znacie zasadę działania. Ale żeby Biblię przeczytać, to nie ma żadnego z nich. No proszę bardzo. Sami, sami, ten, sama, sami wierzący moturowcy. Proszę bardzo. Jak, jak to ma się wszystko, kochani, zmienić? No jak powiedz jak to ma się zmienić? No spójrzcie sobie. No. Spójrzcie sobie na to towarzystwo. Programowanie czachy niewolnika. I teraz przyjadą na takie zloty. Ksiądz im poczyta tam z eskimoskiej czytanki programowanie. I oni pełni egzaltacji religijnej. Co zrobią? No pojadą na stację benzynową. zatękują ropę za ramką eskimowską. Tak, kupią sobie hot doga na eskimowskim Orlenie. Sprawdzajcie sobie akcjonariat bo to wszystko jest podkupione przez, przez, właśnie przez Eskimosów, albo słupy są powstawiane. Rządy mamy słupy, religie mamy słupy, no i jak ma być dobrze? No spójrzcie sobie, spójrzcie. Na takie imprezy, gdzie nie otrzymują żadnej wiedzy, tylko, tylko ogłupienie, to proszę, proszę, tylko tak ksiądz robi tak, i oni już są, tak? A jak wzywam do Pokojowej Apokalipsy, to nie ma nikogo. Łapę w kieszeni i, i nic, żadnego pojęcia, nic, ani o genezie stworzenia świata, ani o tym y, oszustwie zwanym Jezusem tego. No kochani, 2000, jakim cudem 2000 lat temu. Dwa, tutaj macie, tu macie zlichenia z lot, jeszcze wam pokażę z Jasnej Góry, bo to jest y, księża, to są bardzo dobrze zorganizowani ludzie. Jasna Góra, proszę bardzo, proszę, jak ładnie wszyscy w rządku postawiani. No kurde, normalnie dać im teraz karabiny i tradycyjnie na sód. No, o, proszę bardzo, tu jest Judasz. To, to Kler, to są Judasze swoich własnych ras i narodów dileży semickich religii i tak jesteście zaprogramowani, że nie wiecie, że coś tam w podświadomości wiecie, ale nie wiecie, gdzie dzwoni w którym kościele, że trzeba się właśnie tak zebrać, akurat może nie na motorach wolałbym auta, yy, ładnie ubrać i jechać do Watykanu do papieża z reklamacją tej żydowskiej księgi Genesis. W przeciwnym razie no to jest jak choroba alkoholowa, no nie wygrzebiecie się z tego, nie ma siły, nie wygrzebiecie się z tego. ciskają wam na podświadomość jakiegoś, jakiegoś to nie wiem, to, no, to akurat powiedzmy, że ten Chrystus to jest tak bardziej rasy słowiańskiej, bardziej rasy europejskiej, nie? No, ale wy macie w głowę włożone, że to jest jakiś Żyd i, i, i, i koniec i to już jest pozamiatane. A prawdziwi Żydzi, ci obrzydzani bez, bez napletków się zaśmieją i drukują wam pieniądze w City, w Fed, w, w Europejskim Banku Centralnym i sponsorują swoich poprzez banki komercyjne, Poprzez korporacje, podkupują wazy jak tego, a wy... obrazek z Jezuskiem i... i pozamiatamy. Tak to, kochani, wygląda. Dobra, kończymy ten, te religijne zloty. Tutaj, co tutaj mam? Co ja sobie to jeszcze przygotowałem? Aha, przygotowałem sobie mapę. To jest mapa z 2013 roku, także więc dosyć zaktualizowana, dosyć, dosyć świeża haplogrupy, jak haplogrupy rozprzestrzeniały się na planecie, na ziemi, prawda? Tu co widzicie, to niebieski kolor, to jesteśmy my. Sami widzicie, że to są Indie, część Indii Północnych tutaj, prawda? Trochę Kaukazu, trochę Kaukazu, chociaż nie mylić z Kazachami, bo Kazachowie to już jest rasa skośnooka, prawda? Bardziej, No ale są grupki tutaj powyżej Kazachów, prawda? Tu gdzieś w Afryce jest, o czym nie wiedziałem, że są nasi też, prawda? Na pewno byli w Egipcie. Elity Egiptu miały indoeuropejskie Dena, czyli też gdzieś z tych okolic tutaj przywędrowali. Problem zaczął się jak faraon cztery lat temu jakoś tak zatrudnił Żydów, prawda? I, i oni ograbili Egipto, zamordowali faraona, ukradli Arkę Przymierza, która była generatorem prądu. Tak, kochani, oni już wtedy znali prąd. Widzieli jak obrabiać kamień, znali beton, przecież... Rzymianie właśnie stamtąd ściągnęli recepturę z Biblioteki Aleksandryjskiej, prawda? No, ale skąd wy macie o tym wiedzieć? To trzeba sobie, kochani, poskładać w całość, a nie ślęczeć na, klęczeć na mszy i i klerć nam nawrzuca wam głupot takich, że to się w pale nie mieści. Kochani, 2000 lat wstecz, yy, tu się narodził jakiś podobno facet, który chodził po wodzie, łamał prawa fizyki, Rozmarzał cudownie chleb, ale niezdarnie go przybił, dał się przybić do, do krzyża. No super, super, super historia normalnie. Trzy tysiące lat wcześniej w Egipcie czy w Mezopotamii, prawda, nikt, nikogo takiego nie było. Wszyscy umierali, rodzili się, umierali normalnie. Faraonów na przykład balsamowano, żeby ciało, ciało lepiej się utrzymało po, po śmierci, prawda? Nikt z nich nie stał, ani wcześniej, ani później. No ale oczywiście Żydzi musieli wam wymyśleć takiego, znaczy Żydzi, Żydzi wymyślili to w Rzymie później, 330 roku, że tu się narodził taki facet, zbawiciel, który tam robi jakieś rzeczy, nie wiadomo po co to robił i na co, ale to robił, no. I tak to wygląda. Nie ma żadnych zmian historycznych, nie ma żadnego, żadnych dowodów. Wszystkie dowody, które są na Watykan to są fałszywki, włącznie z donacją Konstantyna. Kochani, Watykan jest nielegalny. Kiedy to do Was dotrze? Ta religia jest satanistyczna, jest nielegalna. I trzeba ją oczyścić z, tej, z, tego, z tych satanizmów. I wtedy dopiero odzyskamy prawo do emisji pieniądza. Inaczej nic nie zrobicie. Dlatego, że to wy sami dajecie przyzwolenie na to, żeby nam Żydzi tutaj w Citi drukowali pieniądze. I już mają tak system informatyczny rozwinięty, bo przecież mają kapitał, no to zatrudnią informatyków, że jesteście rypani na pieniądzach w, w czambu, aż, aż, aż, aż się czachy wam kopcą. A wy jedziecie na ten sze, tam wam da księżurek obrazy, jeszcze do niego ojcze mówicie. No wam mać macie... nożywki jeszcze nie otwiera. Nie, no to, to jest... To jest jakieś totalne nieporozumienie. Dobra, przyjrzyjcie sobie, ta mapa jest na internecie, to się nazywa World, World Map of Y, a Halpo Groups. Także przyjrzyjcie sobie, może ona Wam troszeczkę wyjaśni. Tu czerwona to jest rasa yy, azjatycka, chi, Chińczycy dokładniej, tak, też skośnooki, yy, To jest jeszcze, widzę, przed yy, wyzwoleniem Ameryki, czyli przed wymordowaniem, przed Holokaustem Indian. Tutaj mieszkali indianie amerykańscy, czyli rasa czerwona. Obecnie jest rękami, y, głową Żydów, Eskimosów, a rękami białych ludzi, głównie właśnie wy, wymordowane tutaj. Prawda? No i tak wygląda, tak wygląda y, mniej więcej y, historia, tak na szybko. Oczywiście nie jestem, to jest, kochani... W historii tak jakby się wgłębić to jest tylko 10 tysięcy lat wstecz, więc nie jestem to w stanie w ciągu godziny wszystkiego streścić. Ja mam tylko streślam najważniejsze punkty, że my Europejczycy tutaj, tu, prawda, i, i pochodzimy właśnie z tych terenów. To jak, lodowiec, jak lodowiec tutaj ustępował, to my zajęliśmy tutaj naturalnie, bo to jest przejście na piechotę, można przejść, zajęliśmy teren Europy. Dlatego na zachodzie Europy, Anglii jest głównie rasa R1B, czyli białego człowieka, a tutaj już część, część Niemiec, Polska, Rosja jest rasa R1A, prawda? Czyli ta, ta właściwa, właściwa no to są nasi bracia, R1B to są nasi bracia, biali ludzie. Natomiast Żydzi tutaj od dołu się wymieszali, Cesarz Konstantyn przecież rozburzył im świątynię w Jerozolimie, bo ta świątynia w ogóle to nie była świątynia, tylko to była warownia. To był zamek, bo to były potężne mury, gdzie mieli w środku właśnie niby świątynię, w której, w której składali bydło, czyli według ich religii bydłem jesteśmy my goje. Czyli oni tam, tam po prostu skrycie mordowali, tak? I, I ciągle były z Żydami problemy, dlatego cesarz im to rozwalił. A oni się rozpieszli po całej Europie, bo mieli tu wiele już kontaktów handlowych. No i w Rzymie właśnie założyli tutaj City of London, później założyli za kontemplariuszy, prawda, obalili Królestwo Francji, przenieśli się do Anglii, tam, tam, wiem nawet, gdzie trzymają skradzioną Arkę Przymierza, prawda, która była generatorem prądu, piramidy w Gizie nie były żadnymi grobowcami faraonów, bo faraon nie był idiotą, po co mu taki grup? po co trumowi taki grup? tylko były elektrownią czystej energii. Te słupy, które widzicie, tam na przykład kradziony słup na placu Świętego Piotra, tak zwanego, w cudzysłowie, to jest słup właśnie kradziony z Egiptu, autentyczny, to jest, to był, on służył do przesyłu energii elektrycznej. U góry te słupy wieńczono złotem, dlatego, że złoto było dobrym przewodnikiem, było, jest dobrym przewodnikiem energii elektrycznej i... I tak jak Tesla przesyłał prąd, bezprzewodowo oni też przesyłali prąd wysokiego napięcia. Do czego im służył dokładnie? Nie wiem. Przypuszczam, że do obrabiania kamieni. W każdym razie mieli bardzo, bardzo wysoko rozwiniętą cywilizację, wyżej niż nam się wydaje i, i inaczej to wyglądało, niż nam się przedstawia. Faraon nie był jakimś tam tyranem, prawda? Pracownicy mieli płacone, była także służba zdrowia. Co na tamte czasy, 3000 odstecz, to jest naprawdę mistrzostwo świata. To była piękna, piękna cywilizacja. Niestety, problemy zaczęły się, kiedy zatrudnił Żydów. No i to już to sobie, sami sobie dedykujcie, bo ja nie jestem, ja jestem tylko od księgi Genesis, żeby mógł wytłumaczyć, że fundament tej religii jest fałszywy i, i Żydzi nie są żadnym narodem wybranym. W związku z powyższym, nie mają prawa nam tutaj drukować pieniędzy i ustanawiać praw. I w Europie, i, i w Ameryce, w Kanadzie, czy w Australii też, bo to wszystko jest czy też zajęty teren białego człowieka, Króla, króla czy królowie Anglii prawda dobra to, to to mamy to sobie jeszcze to sobie jeszcze to zamknij dobra co tutaj mamy tutaj aha omówimy jeszcze tutaj omówimy jeszcze tutaj Watykan o widzicie ani tu stoi właśnie ten ten słup to jest monolityczny blok, wykonany z jednego kamienia, on jest po prostu wycięty. Nie był, nie był on wycinany żyletkami czy, czy jakimś patyczkiem, tylko najprawdopodobniej ja myślę, że był wycinany plazmą właśnie, prawda? Bo to jest bardzo duża powierzchnia, bardzo długi słup i kamień tak obrobić, żeby, żeby nie pękł, mechanicznymi narzędziami jest bardzo trudno. I z tego, z tego Watykan tak w ogóle, jak sobie spojrzycie tutaj z góry, Watykan, to jest nic innego jak trzecia synagoga, jest, ma bardzo podobny konstrukt. W synagodze nie było właśnie tylko tego słupa, bo ludzie nie mieli możliwości, żeby jak go tam przetransportować i postawić. Natomiast yy, Cesarstwo Rzymskie już miało takie możliwości, więc go przetransportowali i postawili. Rzymianie też zerżnęli recepturę na beton i to trochę nieudolnie chyba też właśnie z Egiptu, bo Egipcjanie znali proces wytwarzania betonu. Był on całkiem innych i lepszych właściwościach niż ten, który my obecnie wykonujemy nawet. Tutaj macie posągi, to są jest coś z Grecją związane, chodzi chodzić do tych filozofów greckich, prawda, bo Grecja też była wysoko rozwiniętą kulturą, też bazowała na bibliotece aleksandryjskiej. I tą bibliotekę to obecnie, myślę, że ponad większość niż połowa jest trzymana właśnie w archiwach Watykanu tutaj, prawda, w archiwach Watykańskich. I jest to wszystko, Watykan jako taki jest nielegalny, prawda, to jest żydowska, żydowska synagoga, zakamuflowana. Teraz spójrzmy sobie, o tutaj parę lat do tyłu, już ktoś wiedział, bo to są chyba, no moim zdaniem to są ludzie jacyś związani ze służbami z CIA. Tutaj jakiś żebrak, który modli się w cudzysłowie na placu, placu Świętego Piotra, kiedy wybrali tego żyda Bergoglio. No, Watykan jest ciekawa sprawa, to jest w ogóle hybryda i, i o, tutaj jest, jest ten obelisk z Egiptu który służy obecnie, z którego Żydzi zrobili okultyzm. Taki sam słup, tylko że oczywiście większy, bo w Ameryce musi być wszystko większe, zaraz Wam pokażę. Stoi przed kapitolem. To. Proszę bardzo. Widzicie? Oczywiście, Ameryka musi mieć wszystko większe. Czy Wam to nie przypomina Związku Radzieckiego? To samo gigantomania. Wszystko musi być większe. Większe, większe, większe. Więcej betonu, więcej stali, więcej wojen. No i sam kapital też troszeczkę przypomina. To budowali yy, masoni, prawda? Gdzieś z, coś tam inżynierowie z Lóż, lóż Masańskich, prawda? Znali zasady, wiedzieli jakie odległości to tam odstawić i zrobiono z tego, z tego okultyzm. Tak jak mówiłem Wam, naturalnie w Egipcie taki obelisk yy, służył do przesyłu prądu. No a tu służy do okultyzmu, prawda? O, tu jakieś oczy chyba zrobili, czy nie wiem co to jest lasery czy godzilna. No i teraz Wam pokażę jak to wygląda w praktyce tutaj, proszę bardzo, widzicie, cmentarze, obelisk, obelisk, no co ma, te jakby, nie wiem, jakbyście słupy energetyczne stawiali na cmentarzach, no, po prostu ze słupa tego zrobiono okulty. proszę bardzo, to jeszcze z ruską gwiazdą, proszę bardzo, to samo, widzicie, widzicie, wszędzie na cmentarzach, i to na cmentarzach leżą głównie właśnie goje, o tutaj jeszcze jakiejś innej konstrukcji, ale wszystko to są właśnie, o proszę bardzo, obeliski satanistyczne, stworzone przez Kościół, przez synagogę i Kościół. Bo Kościół jest obecnie niczym innym jak właśnie następstwem tej, tego satanizmu żydowskiego. I Wy jesteście składani w ofierze, tutaj w wojnach, rewolucjach, prawda, wciskałem się ordery, bo bohaterstwo, czy coś tam. I Wy walczycie dla interesów żydowskich, giniecie i nawet nie wiecie dlaczego. Proszę bardzo, tutaj jeszcze inny. No, jak sami wiecie, to pojedą po tutaj. Jeszcze inne, sobie, bo odwiedzicie trochę cmentarzy, szczególnie wojskowych, to y, będziecie przynajmniej wiedzieli, że to jest właśnie okultyzm y, rzymsko-katolicki, czyli żydowski. No. Pełno, pełno trupów. Spójrzcie, ile w wojnie zginęło ludzi. Spójrzcie, ile krzyży. W samej, tylko drugiej wojnie 100 milionów y, ofiar. 100 milionów. Czujecie? I to głównie byli ludzie wartościowi, ojcowie rodzin. Y, inżynierowie czy, czy jacyś urzędnicy, prawda, wszyscy poszli do piachu. I głównie właśnie o to chodziło w II wojnie, żeby, żeby posłać do piachu, a żeby głupie bydło zostało i, i głupie bydło dalej jest głupie i, i dalej trenuje satanizm. I, przypuszczam, że nie wiedząc nawet czym, i, i czym jest ta religia. Dobra, to już mam omówione. Zloty motorowe, katolicko-motorowe są umówione. Nie wiem, jak oni to robią, ale muszą być jakieś grupy, które tam na telefon po prostu tego, żeby tak się zmówić, bo to jest tam kilka tysięcy osób na motorach. To nie wiem, ja, ja dwóch osób nie mogę zmówić, żeby, żeby przyszły na szkolenia, a tutaj oni robią tylko stryk i już są. Nie? No I to wszystko no, robicie na swoją zgubę. Dobra, chciałem jeszcze polecić kilka kanałów na YouTube. Pierwszy kanał to jest Racjonalista TV, bardzo dobry kanał, bardzo dobrze tutaj Grzegorz Roman, też nasz człowiek, naszej rasy słowiańskiej, rozkminia tutaj, prawda, odnośnie Jezusa. On się lepiej zna na tym niż ja, bo ja się tym nie zajmuję, dla mnie to po prostu już samo w sobie jest bluźnierstwem, bo to jest postać zmyślona, której nadano tylko atrybuty Boga prawdziwego. Zresztą te atrybuty macie w kościele, jest to hostia na przykład, jest to krzyż... Ym solarny, równoboczny, prawda? To są wszystko starożytne symboly, symbole Boga Słońca, tak? Dobrze, także ten, ten program polecam, to dobry program na odmóżnienie trochę od tych religii. Później polecam program o taki Wicipl. tutaj pani Żewuska bardzo ładnie to prowadzi, ten program, przy czym no też on nie zahacza sprawy religijne, tylko kręci się wokół tutaj wszystkich tych ustaw, które nam nakładają żydowskich w jakieś apelacje do, do Sejmu, do, do rządu, no kochani, to już jest za późno na to. To już to nie ma sensu, bo to nie ma sensu się kopać z koniem, bo nic od dołu tutaj nie osiągniemy. Ale bardzo dobry program merytoryczny, dużo, dużo, wyjaśnia, także też bardzo, bardzo polecam. No i ostatni, znaczy ostatni, trzeci, bo jest tych programów jest troszkę więcej. Ale to jest Astronarium. To jest program, kanał prowadzony przez naszych naukowców. Bardzo dobry program. No Oczywiście muszę się do czegoś przyczepić, powiecie tak. No tak, muszę się do czegoś przyczepić, dlatego że no niestety wszyscy nasi naukowcy jadą na garnuszku takich instytucji finansowych jak właśnie świnka Rothschild czy Rockefeller. No i niestety widocznie mają, nie wiem, od góry po prostu, czy jakoś przekazane, że nie mogą ruszać temat właśnie Księgi Genezis i optują za taką fałszywą opcją, że tylko Bóg może stworzyć coś z niczego. Co jest nieprawdą, bo z niczego coś to Wam tworzą iluzjoniści. Natomiast Bóg prawdziwy tworzy zawsze coś z czegoś. Wytłumaczyłem Wam genezę stworzenia świata. Opisałem to w książce God Creations, czy też Boże stworzenie w języku polskim. I tam jest dokładnie opisany proces powstania, powstania świata. Także gdyby nie to, gdybyśmy mieli swoje własne finanse, prawda, politykę emisyjną, moglibyśmy finansować naszych naukowców, naszą, naszą kulturę, naszych przedsiębiorców, naszych naukowców, naszych wynalazców, prawda? i dotować naszą naukę, uczyć nasze nasze dzieci prawdy wiedzy praktycznej, a nie takiego chłamu, które nam teraz ta... Nauka obecna żydowska nam wciska. No to jest nauka dla gojów, to jest nauka śmieciowa i później nie możemy się z tego, z tego wygrzebać. No. Także jeżeli kochani zostawimy tutaj religię tak jak jest i nie zrobimy z tym porządku, no to zrobimy naszym dzieciom bardzo wielką krzywdę. Tak jak my zostaliśmy skrzywdzeni, bo dzieci jak zostały zarażone tą psychomanipulacją religijną, bardzo silną, bo, bo kler to, jest, to są szkolone, szkolone ludziska do tego. tak no to one się już później z tego nie wygrzebią. Jeżeli my się z tego nie wygrzebiemy i nie wyzwolimy siebie i naszych dzieci, to one już po prostu nie wyzwolą się. Nie wyzwolą się, tym bardziej, że technologie, sami widzicie, jak idą do przodu i, i, i oni mając, drukując pieniądze, mając kapitał, mogą wynając sobie najlepszych informatyków, yy, wykupić korporacje, firm technologicznych. No i sami widzicie, że Big Pharma czy... Hightech, to to wszystko prawda jest ich. Nie? Sprawdźcie sobie, czym był, czym jest koncern IBM, to jest koncern prowadzony przez jezuitów, prawda? Na tym koncernie upasł się, że tak powiem, wyrósł Microsoft. Jak Bill Gates doszedł do bycia szefem Microsoftu, to też sobie poczytajcie, bo to też jest dostępne w internecie. No same brudne sprawy, kochani. No same brudne sprawy. Nie wspomnę już o tym, na przykład o Nikoli Tesli, którego tak samo z Eskimosi okradli z patentów i zamordowali, prawda? Tesla był Słowianinem. No i dlaczego dzisiaj Żydzi nie płacą na nas za prąd? Wiecie, jakie to są pieniądze? Kochani, oddaliście im wszystkie atrybuty, oddaliście im przede wszystkim religię i ten drugi fila dróg pieniądza i czekacie na cud. i Nie czekajcie na cud, bo taki cud nie nastąpi. Taki cud nie nastąpił 90 lat temu, nie nastąpił w czasie II wojny światowej, nie nastąpił w czasie Dachau, gross -Rosen, Auschwitz, Katyniu, Kozielsku, Ostaszkowie. No. I nastąpi ten cud. Jeżeli się nie obudzicie i nie pomożecie mi zrobić pokoju o apokalipsy, o apokalipsy to żaden cud nie, inny nie nastąpi. I lepiej już dla nas jako rasy nie będzie. Dobrze, co tutaj mamy jeszcze? To już te kanały omówiłem. Watykan omówiłem. Tu jest ciekawa sprawa. Ciekawy jestem, kto to jest. Kto to był? Kto to był? No, placu tego Piotra? O jest, jest. Spójrzcie sobie kochani w którym to było roku widzicie? To widać, że to są to są jakieś ze służb z jakich, nie wiem prawda No to jest nasza rasa biała to tu nie widzę, żeby to byli Żydzi w którym roku to było jak wybrali tego Żyda tego Żyda właśnie to jest Żyd spójrzcie sobie na niego hmm, Bergobio 2013 rok, no proszę bardzo, 2013 rok i już wtedy ktoś wiedział, co oni nam tutaj szykują, że będzie właśnie abracadabra i Agenda 21, 7 miliardów ludzi do Domu Ojca, prawda? Więc jeżeli jesteście debilami, to radzę Wam po prostu i chcecie żyć dalej, żeby nasza cywilizacja istniała europejska i żebyśmy ją zyskali, no to... Kochani, radzę Wam pomóc Wam nie w y, przeprowadzeniu pokojowej apokalipsy. Ja się nie zajmuję tutaj IT, ja nie jestem programistą. nie to nie pociąga po prostu świat cyfr, świat, świat y, internetu nie, nie pociąga. Y, ja chcę być człowiekiem w miarę anonimowym, nie, nie chcę się kryować na jakąś celebrytę, gwiazdę czy kogokolwiek, ja co nie sobie spokój, przyrodę i, i, i, i kosmos. Tak. To są, to są, to są moje, moje koniki, a jakieś takie dewiacje religijne, te, te, te wszystkie właśnie tutaj kościelne, to no po prostu patrzę na to z obrzydzeniem. I Wy też powinniście na to patrzeć z obrzydzeniem, dlatego, że to Was doprowadzi do niczego dobrego. Do niczego dobrego. Dobra kochani, to by było na tyle na dzisiaj. Życzę miłego dnia, trzymajcie się, hej, z Bogiem Słońcem.